Opisz siebie jednym słowem i kiedy dostaniesz takie pytanie, to użyj raczej słów, które wyróżnią Cię wśród innych kandydatów. Czyli w tym momencie od razu odpadają profesjonalny, profesjonalista, pracoholik, entuzjastyczny czy zaangażowany. Niestety używa ich 90-parę procent ludzi, 90% procent Twoich kolegów, kandydatów i według mnie są co najmniej oklepane i wyświechtane. Oczywiście nie używaj też multiguru, chyba że chcesz obudzić w psycholożce jakąś ukrytą lwicę i trochę się z nią podrażnić. Przyjemność wątpliwa, bo raczej nie zostaniesz wypierdolony przez nią, tylko wypierdolony w ogóle z rekrutacji. Następnie wyjaśnij, dlaczego wybrałeś dane Słowo i już tylko to Cię wyróżni spośród reszty i w jaki sposób ta cecha przyda się konkretnie do Policji. I moje tutaj takie yy, yy, propozycje to są skorzystam ze ściągi, mediator lub rozjemca oczywiście chodzi o konflikt nowatorski, otwarty, spostrzegawczy, wytrwały, samokrytyczny, kompetentny, elastyczny, empatyczny, wrażliwy, konstruktywny, aktywny, zorganizowany, społecznik, pracowity, pomocny, zdyscyplinowany, staranny, sumienny, ambitny i zaangażowany. I pewnie zauważyłeś, że Wziąłem to po prostu z obszarów Multi-Selectu, z obszarów multiego, także yy, mam nadzieję, że troszeczkę ci to yy, pomoże odpowiedzieć na takie pytanie właśnie, niech Pan, niech Pani opisze się jednym słowem.